Witam wszystkich widzów. Chcę Wam pokazać moje maleństwa skalarki oraz bramki różowe. Temperaturę trzymam tutaj około 25 stopni. Obniżyłem temperaturę. Muszę powoli się przyzwyczajać do niższej temperatury. Podaję im artemię żywą, daję im plankton czerwony. Oraz dawnię mrożoną, skalarki pójdą do akwarium czwórki, Natomiast brzanki do akwarium o wymiarach 120 na 40 x 30 To właśnie tu jest ten akwarium. To jest temperatura, jak powiedziałem, 25 stopni, pH7. Także twardość około 13. Grzaleczka jest 100 watowa chińska Podtrzymuje temperaturę 25 stopni No to jest ta grzaleczka A z skalarki poszły do 54 A teraz będzie widać no, jest, jest 60x30x30 na na Dostajemy artewię żywo też temperatura 25. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać poniżej filmiku. Dziękuję wszystkim. Do widzenia.